Duch Święty prowadzi nas drogami wolności. Temu ma służyć przekonanie zarówno o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Świat, a my wraz z nim, lubimy zapominać o tych trzech rzeczywistościach, jednak nieodłącznych od naszego ziemskiego życia. Grzech wiąże się z niewiarą w Chrystusa. Niewiara w Jezusa jako Pana i Zbawiciela jest największym grzechem ludzkości. Potrzeba nam parakleta, aby przezwyciężyć ten grzech najpierw w nas samych, a potem w świecie.